Witam wszystkich serdecznie. Podsumowanie tygodniowych prac troszkę się działo, troszkę się nie działo, więc wskakujemy od razu co się działo Mam na nowo zrobione tutaj jakby wejście 24 nowy bezpiecznik, bo tamty mi się udało wyjarać wybuchnął później wrzucę zdjęcia jak to się stało, po prostu miernikiem sobie chciałem zmierzyć nową rozdzielkę bo sobie zrobiłem, jest główne zasilanie, jest rozdzielka, są bezpieczniki topikowe i mamy lewy i prawy obwód, nie będę obracał, bo tutaj jest tego wszystkiego o, zresztą, jest lewy i prawy obwód jest Troszkę ciepłe, bo ładowarka leci. Ładujemy sobie z DCDC -DC pow Power Bonka. Ładujemy sobie drugiego fona, którym sobie nagrywam materiały. Ładujemy sobie z DCDC -DC akumulator po teście. Tu już jest dziewiątka. W tym samym momencie sobie robimy test dziesiątki. Też na DC niestety jeszcze przetwornica jest na AC może w końcu to się uda zrobić przy głównym agregacie powiedzmy dwójce, głównym celu tutaj tej całego zamieszania i tego, że tutaj to wszystko powstało pracuję, już mam na tyle zebranych materiałów i tak dalej, że już mogę jakieś zestawienie zrobić jak co ma być przy agregacie z kosiarki ostatnio był robiony test. Podlinkuję Wam w tym rogu, prawdopodobnie to. Teraz mogę pokazać na spokojnie, jak to wygląda mniej więcej. Tu są 8 razy 4 kwadrat, jest tutaj pod to wpięte. Bezpiecznik jest. Tam nie byłem do końca pewny, ale dobrze pisałem 25A czyli uzyskaliśmy nominał z bezpiecznika, co liczyłem, że pójdzie uzyskać było pytanie tutaj o to, co to jest to jest mostek z szotkich na wtyczkach specjalnie na wtyczkach, bo w razie W właśnie mogę sobie wypiąć wypiąć cały mostek dzisiaj cztery diody i mogę sobie to złączyć jedno do drugiego, bo tu jest, mam nadzieję, że widać, tu jest samiec, tu jest samica, więc jak coś jakby uległo uszkodzeniu nie muszę przerwać całej operacji zasilania domu, po prostu spinam to razem i lecę dalej, więc grunt to Niezawodność i łatwość obsługi i naprawy Przy agregacie jest troszeczkę do poprawy, głównie z przeniesieniem napędu Muszę jeszcze szarpak zamontować, bo już wiem o co chodzi Szarpak jest spoko, póki koło pasowe, patrz, koło zamachowe jest tam, gdzie powinno być Więc tutaj na tyle, aha jeszcze mamy rozdzielnicę zrobioną, taką mikro rozdzielnicę, raczej stację bezpiecznikową. Tutaj jest jak się nie mylę 16 kwadrat, tu jest 16 kwadrat i tutaj też jest 16 kwadrat, tylko że tu było 5 razy 4, a tu jest 4 razy 4, 4, 8, 16, dobrze. Bezpieczni... Bezpieczniki są i mamy wtyczkę, mam napisane ile jest metrów kabla żeby policzyć spadki napięcia i zobaczyć jak to działa to daje radę i pomysł jest taki jeszcze, że tutaj wykorzystuję też te duże wtyczki na 120A jak się nie mylę tak na 120A, to są wtyczki to nie będzie widać, ale są na 120 żeby wykorzystać na przykład na 60 mniejsze, będą mniejsze terminale, nie będę musiał tyle kabli pakować Trochę szkoda do tych terminali, bo tam jest na 35 kwadrat, a ja tutaj daję 32 kwadrat. Więc ym, tak po części wszystko tutaj pokazane, yy, walczę troszeczkę, z tym będę walczył, ale jeszcze pogoda musi być, bo ja muszę wszystko porozłączać. Yy, tutaj się nic nie dzieje niestety, nie mam jak do tego ruszyć. W międzyczasie jeszcze robię inne rzeczy co są poboczne do tego i co na podsumowaniu tamtego roku było, można powiedzieć tak, jak na liście moich życzeń i waszych życzeń, więc dzieje się w międzyczasie, staram się coś ogarnąć ile idzie, ile materiałów mam, niestety wypłata jedna, a coraz drożej z wszystkim, więc muszę działać po Troszku. Troszkę tu dziabne, troszkę tu, coś dokupię, tak, tylko żeby się nie wkopać w darmne koszta, bo ciężko. Ciężko jest ostatnio, ale dajemy radę. Dobra, idziemy do akumulatorowni, bo tam też się trochę podziało. A więc jesteśmy w akumulatorowni. Co się tu podziało, o czym mówiłem? Tak. Górna sekcja, jedynka. Dostała dwa akumulatory, po testach i już y, troszeczkę się wyrównało choć jeszcze teraz mamy problem na tej stronie, że tu jest za nisko więc y, jedyna to jest sekcja która ma problemy z równowagą bez wyważarki więc y, tu będę musiał działać, żeby wymienić, zaś kolejny ten akumulator. Bo może pamiętacie, teraz napisami są do nas, a one były do, do tyłu, bo obracałem. Muszę wy... z tego testu, co będzie, jakby będą w miarę OK. Akumulatory to wymienię kolejne dwa. Kolejne dwa trafią do testów. Kolejne dwa będą zaś masażone, jak to się mówią poprzez DL24 tutaj te dwie no. sekcja po 2, tu jeszcze jest pusto na razie się dobrze zachowuje to zostawiam dolna sekcja się dobrze trzyma też na razie zostawiam największy problem jest z górną więc będę chciał górę jak najlepiej dopasować a później będę kombinować jak mi wyjdzie środek i dół bo muszę pamiętać o tym, że wszystkie nie będą takie same akumulatory i będę musiał żonglować pojemnościami, żeby w każdym regale było jak najbliżej to samo. Więc będę z tym się bawił. Jak się uda ten regał zrobić, przejdę do tego regału i tych akumulatorów żeby te ogarnąć, zrobię im po prostu test i będziemy co dwa lata sobie robić test, co się udało z nimi porobić. A widać, że tutaj też jest mała nierównowaga, bo teraz fajnie nawet słońce wyszło, mimo że pada deszcz. Jest powyżej 28, chyba 4 czy coś takiego. I coś tutaj też jest jakaś nierównowaga. Tutaj to też będę musiał zmienić na tą wersję, co mam tu zrobioną, bo tutaj mam wszystko, jak to się mówi, lutowane już, bez połączeń, jak to się mówi, mechanicznych, tylko jest można powiedzieć chemiczne połączenie, nie wiem jak to nazwać poprawnie, ale jest już lutowane, już to jest troszeczkę bardziej niezawodne, bo o to tutaj chodzi, będziemy zwiększać niezawodność, Cały czas myślę jak tutaj tą tego minusa zrobić, bo tutaj mamy plus czarne są z tego regału, żółte są z tamtego regału. Jak tutaj minusy zrobić, ale muszę mieć miejsce, bo widzicie, że ten rozpierdolnik jeszcze tutaj jest, co idzie do strony DC. No, troszkę mnie roboty czeka, ale będzie git. Jest plan... Y są znane rozwiązania, jak się za to wziąć, więc lecę z tematem i będzie coraz lepiej. Mam nadzieję. Macie jakieś sugestie, walcie śmiało. Ja się, jak to się nie gniewam, jak jest krytyka twórcza albo produktywna, która będzie mnie motywowała, żeby coś poprawić, albo z racji, że jestem tak przyzwyczajony do tego mojego rozpierdolnika, że nie widzę, co jest źle bo to z pewnym czasem człowiek się przyzwyczaja do tego, co tutaj jest i myśli, że to jest ok, ale dla innego to kuje w oczy i niech te osoby, co widzą, że to kuje w oczy, niech się odezwą i powiedzą, co zrobić. Tak samo kiedyś muszę zrobić, tutaj jest cholerę ciasną, to jest strona AC, mam tylko jedno wyjście AC. Będę musiał to też jakoś inaczej zrobić, pozbyć się tych kolanek. To też będzie czekało mnie do zrobienia, ale jak będę uruchamiał RG1 nowe. Dobra, nie zagaduję, dziękuję wszystkim za obejrzenie. Materiały do innych filmów, co akurat się dzieją, podlinkuję w trakcie zdjęcia, co robię w trakcie, jak macie jakieś pytania, prośby. A. Kiedyś mnie ktoś pytał o zrobienie odcinka na temat kalibracji mojego Korada. Jestem w trakcie, kupuję po części troszkę części, można tak powiedzieć, więc to chwilę trwa niż to wszystko skompletuję, bo nie chcę, żeby w trakcie odcinka tani, zły element zaburzył jak to się mówi, pracę całego odcinka i że będzie nieadekwatny wynik do oczekiwań, więc cierpliwości, nad, pracuję nad tym, co mam zaplanowane, mam popisane, ale niestety mam tylko 24 godziny, z czego chcę przynajmniej 8 przespać, <śmiech> nic, dziękuję, jeszcze raz, do zobaczenia, do następnego, cześć!